Si na kanale Leszuś i dziś gramy w kraju o pociągach. I pojedziemy dziś z dwoma pociągami. Pierwszy to ten. To jest bardzo ciekawa gra. Wygląda na ten, ale ktoś, kto ją zwożył, włożył w nią dużo pracy. Potworzę teraz nową rzecz i nowej sięci też będzie. O! O, się zastanawiam jak to po polsku. Mam Roblox po polsku? się na istra... Instagram Lestuś Oficial. Wroga Oficial. Coś to w tym po powoli. Że dlatego, że jeszcze storów nie po łączałem a no to po prostu grę. Jestem na prywatnym serwisie, więc nikogo co nie będzie. Bo niech się opowiem, jakichś wypadków. Jedziemy. Piszcie, propozycję do kolejnych odcinków, że co jest. Nigdy Nikt... tu.. A, bo my jedziemy jedną drogą, dobra. E, ten. Nigdy nie był.. E, piszcie jakie odcinki, chcieliście jakiś vlog bo mam blok spórka wykupionego. Jak on nagrywał o 1, a wypowiedzieć widzi o 18 Więc szybko go będę nagrywał, żeby jeszcze szczęście zmontować Nikogo nie ma nie ma, a pojedziemy na prywatnym. Jak chwilę pładziemy towarowym. Znaczy ten. Pójdziemy. ja na tą mówię kibel, nie wiem czemu. I ten bajdziemy. O oh! <trudy> <trudy> <try> I to masz na łyskę. So, teraz wam pokażę, gdyby si trafił szybko wyhamować. Nie wchodzicie na tory pod sadnym pożorem. Ja nie wchodzę na tory. I nie wskakuj się pod rowery. No i, lep i teraz trochę tak zmieniam temat, ale nie wskakuj się nigdy po rowery, bo ja, jest, ja jeszcze po ulicy. Akurat przyznam jeszcze po ulicy, ale ja czekam praw. Praw. Jak ktoś chce przejść, to się zatrzymuje i przepuszczam. I, i przecież czekam przepisów. Jakie stop zatrzymuje się. Moi koledzy te na stopce to przejeżdżają. A są wszystkie znaki Rokowe. Gdzie my jesteśmy? Nie tam gdzie byli. Powinniśmy. Za chwilę, się tu se Ja, muszę to zrobić. Zasepimy. O, jeszcze trochę bliżej mogłem podjechać. O, zrobię. O nie, no co jest? Radunku. Jak chwilę pociąg by się w kolei. Tak dalej pójdzie. Się wykoleił kolei. Wiedziałem. na proces. klikam teleport i pójdziemy i pojedziemy. Tym jeszcze poleciemy w. tym. Lotosa. A to nie jest. Nie, to nie jest ten! Pomyliłem się, to! Bardzo podobne. To jest ten. Ja mówię, że on by się to uśmiech, rozpęczał. Tak. Malab. A to już wy jest wesołki. Czy to działa, czy też jakieś pożągnięcie mi nikt nie. to Fajne jest gdzieś jak pociąg tam, to ci gdzieś czerwone. gdzieś pociąg proszę nie wchodzić. ten mówi jak chcesz sobie założyć TikToka, to tu ani mogę założyć z TikToka. Wszystkie krąda mi zbanowali O Hamuj hamuj A hamu. mój hamu? sobie przejdziemy i się tam przejdziemy. To tyle jest fajne, że te pociągi potrafią sama jeździć. A po samochodem? Jak się odcinek z Foxy. to tu... 30 łapek w górę, 30 łapek w górę i chyba ten film będę montował, więc jakoś go No No się jak zmontowałem, bo postaram się jakoś bardzo fajnie zmontować i chciałbym odkłacić się tylko prawdopodobnie jadę do legendii, bo mam bilety sezonowe, Już, e, tam pierwsze kawałki nagrałem wczoraj, bo byłem też, i pierwszy na, kawałek nagrałem wczoraj, ale ja pojadę prawdopodobnie 16 o godzinę dłużej, więc się, a ja to później się fajnie to zmontuję i będziecie mieli fajny film, ale to musi się czekać na to długo trochę. O, to chyba kończymy na dziś Zobaczę ile film ma ma już min 8 minut a to nie kończymy nie nie nie tylko mamy wypadek utknąłem utknąłem utknąłem słuchajcie nie potrafi wyskoczyć to chyba będzie teleport Kolejno koło. Jeśli chcecie, weźdźmy do tej płytki i bądźmy światła. Będą mi Ale to ja, ja. przejażam, to i tak myślę, że... ...bądź się światła. I jeszcze tu musisz spotykać się mam a dzisiaj ciebie mnie interesuje. mam tych, tylko nie tych, sobie pójść, żeby Trudno, Widzicie? znikło to, Trochę smutno, no. Ale trudno. no O no. tutaj slapan żeby nie by Jedziemy zaraz obok tego mojego wypadku. Nie, ja najpierw gdzieś jest, jastysko, to jest my już czekaliśmy. A nie, bo my jedziemy drugą stroną. wypadek Kolejny ja... wypadek. No kosili się trawę, kurde, dwa tygodnie temu! O to... Dobra. Ja nie wiem co jeszcze ja pokażę w tej grze, bo już... Dziękuję za oglądanie w sumie, bo już nie ma co pokazać w tej grze. Zobaczcie. Off. On. On. On Wpadajcie na mojego Instagrama, link ma link macie w opisie. jak widzicie tam te zdjęcia z legendy. Więc oni rosną się. Papa. Pa.